Cześć, z tej strony Michał, w dzisiejszym odcinku będziemy testować kuchnię brytyjską, bardzo się cieszę, muszę Wam się do czegoś przyznać, jestem prawdopodobnie ostatnim Polakiem, który nie był nigdy w Anglii, także jestem pierwszy raz, jesteśmy dzisiaj w Londynie, jesteśmy na Borough Market, bardzo mi się tu podoba, jest to w centrum Londynu, połączenie targu ze street foodem, bardzo fajne lokalne jedzenie, jedliśmy już sporo fajnych rzeczy, bardzo fajne miejsce na zakupy, także spadajcie, polecam, a teraz zobaczymy co to. słychać dokładnie. Na targu było bardzo ciasno, dlatego nie udało nam się nagrać co jedliśmy, ale jedliśmy grill cheese, to są takie zwied kromki chleba, między nie się wsadza e, tarty ser, dużo, dużo, dużo sera, 100-200 gram z cebulką, to wszystko się razem zapieka jak tosta, jest jak kanawkę, smaczne, ale dalej mój wyprażany ser zostaje moim ulubionym daniem serowym i potem zjedliśmy jeszcze, co było? E, kalmary. E, kalmary świeże, nie mrożone, tak na ostro chili, też bardzo smaczne. E, za chwileczkę idziemy jeść mój, mój pierwszy fish and chips i jeszcze pewnie na śniadanie zjem pierwszą w pierwszą życiu fasolkę. Jedziemy dalej. Jesteśmy na pierwszym Fish and Chips, jest to zorsz z teczkami, zaraz spróbuję czy dobry. Druga panierka, na środku fajna. Kupiące ryba, bardzo dobry. Trochę się nie wyspaliśmy, wczoraj staliśmy o trzeciej w nocy, żeby zdążyć na samolot, ale jest ok. Nigdy nie bierzemy ściana w hotelu, żeby spróbować coś lokalnego w pobliżu. Znaleźliśmy taką fajną knajpę niedaleko. Ja sobie wziąłem szakszukę, wygląda troszeczkę dziwnie jak na szakszulkę, ale mam nadzieję, że będzie dobra. Justynka sobie wzięła jajka w koszulkach Chętnie spróbuję, bo nie potrafię ich zrobić do tej pory, mi nie wychodzą, tak zaraz spróbujemy. Smacznego. Dzień. Pierwszy przystanek za nami. Jesteśmy na Kandem Market. Jest to taki fajny street food. Dużo małych budek. Jak, jak dla mnie jednak za dużo, yy, za dużo ludzi. Za dużo ptaków. Za duży hałas. Ale jedliśmy całkiem dobrego burgera z jagięciną. Do, dobre duńskie pankeki. Także fajne jedzenie. Jeżeli lubicie street food. I duży wybór, nie, nie. warto tutaj spać. Lecimy dalej. Dzień trzeci, trzeci market. Jesteśmy na Brig Lane Sunday Market. Idziemy zobaczyć, co tutaj słychać. Pewnie zjemy coś smacznego. Chodźcie razem z nami. Angielskie śniadanie. Dużo słyszałem o tej fasolce, to jest rzecz, która prawdopodobnie będzie mi smakować, a jajka są ok. Ale bacon i kiełbaska to niekoniecznie jest to, co lubię na co dzień. Jednak szkoda być w Anglii i nie spróbować klasycznego śniadania brytyjskiego. Jesteśmy w takiej knajpie naprzeciwko stacji metra, podobno dobra. Fasolka delikatnie słodka jest ok, tutaj jest też jakieś takie ciasteczko. Chyba Ziemniaczane. Czy placek taki. Spróbujemy w wersji angielskiego betonfekonu. Śniadanie dobre, tylko mam wrażenie, że jest takie ciężkie, dość tłuste. Są no, bardzo smaczny. Nie jest to, może, idealne. Się na dla mnie na co dzień ale warto spróbować. Londyn żegna nas małą mrzawką, ale było bardzo, bardzo fajnie. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak słyszałem jakieś relacje znajomych, którzy mieszkali w Londynie albo w Anglii, Mówić, że jest dużo śmieci, strasznie brudno, nie fajnie, ale mi się podobało. Bardzo dobre jedzenie, szczególnie fish and chips mi smakowało, jeden z najlepszych dorszów, jakie jadłem. Polecam. Też jestem zaskoczony, że danie, które jedliśmy dwa albo trzy razy, jest duńskie, duńskie pankejki. Super sprawa, muszę sprawdzić, jak to się robi, jak to ciawco powstaje, bo nam bardzo smakowały. Jedyna wada dla Londynu, to jak dla mnie to są ceny, to jest prawdopodobnie najdroższa europejska stolica, w której byłem, jest w mojej ocenie dość drogo, ale jedzenie było smaczne, więc często było warto za to zapłacić. Architektura przepiękna, bardzo Londyn jest różnorodny, muszę tu przyjechać jeszcze raz na spokojnie z aparatem i sobie troszeczkę pośmigać po mieście. Widzimy się w następnym odcinku, dzięki, że oglądaliście, a pamiętajcie też, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, będziemy nagrywać więcej podróżniczych vlogów. A najlepiej to subskrybować kanał. Dzięki, że oglądaliście. Cześć!